Cześć, niektórzy marzą o nowym samochodzie albo w czasach All Inclusive. Ja przez ostatnie lata marzyłem o tym produkcie. 100% bez żadnych dodatków mleko kokosowe w proszku. Większość produktów ma dość spory za dodatek maltodextryny. Tutaj nie ma nic. Zresztą zobaczcie sami jak to się fajnie robi. Wystarczy wymieszać parę sekund. fajne, tłuste mleko gotowe.